Ciemne pachy są częstym problemem u kobiet. To stwarza bardzo kłopotliwy problem ponieważ uniemożliwia wygodne podnoszenie rąk lub noszenie koszul bez rękawów. Często jest to spowodowane goleniem włosów pod pachami zamiast woskowania. Woskowanie pomaga wyeliminować ciemne włosy które powodują ciemne pachy. Niektóre dezodoranty i antyperspiranty mogą również powodować niepożądane reakcje z komórkami skóry, które produkują melaninę powodując, że pachy stają się ciemne. Składniki 1. Soda oczyszczona. Soda oczyszczona doskonale usuwa ciemne plamy. Zapobiega tworzeniu się grzybów na skórze i ma właściwości antybakteryjne, które pomagają wyleczyć skórę, rozjaśnić i rozjaśnić skórę. 2. Proszę ryżowy. Proszę ryżowy zawiera środki przeciwsłoneczne. Pomaga to rozjaśnić i rozjaśnić skórę. Zapobiega opalaniu się skóry i pomaga w oczyszczaniu oparzeń słonecznych. Ryż w proszku doskonale wchłania nadmiar oleju na skórze i sprawia, że skóra jest gładka. 3. Ocet jabłkowy. Ocet jabłkowy napina i zamyka duże i otwarte pory. Zwiększa także zwiotczałą skórę. Ze względu na środki wybielające, które zawierają ocet jabłkowy. Pomaga rozjaśnić ciemne pachy. Zawiera naturalny środek ściągający, który jest idealny do usuwania martwych komórek skóry i usuwania plamek wieku. Sposób przygotowania. 1. Wlej jedną łyżkę stołową sody oczyszczonej do czystej miski. 2. Dodaj dwie łyżki proszku ryżowego do tej samej miski. 3. Naciśnij małą ilość pasty do zębów kolgate na miejsce. 4. Wlać dwie łyżki octu jabłkowego do miski. 5. Wymieszaj mieszaninę aby uzyskać delikatną pastę. Zastosuj ten zabieg za pomocą dłoni do ciemnych pach i delikatnie wyszoruj w okrągłym kształcie. Pozostawić na około 20 minut aby leczenie całkowicie wyschło. Następnie spłucz czystą wodą. Powtórz to leczenie trzy razy w tygodniu i natychmiast Twoje ciemne pachy zaczną się rozjaśniać.